serdecznie wszystkich na kolejnym krótkim odcinku który ma na celu przeprowadzenie testu oto tego kablu wszystkiego połączonego to... Ojej. test będzie polegał A, twoje, a twoje. Thank <laughs> you.